z nas świętować z nowego roku, dużo miłości. Zdrowia. Żebyście cały rok e, byli, żebyście cały rok byli zdrowi, szczęśliwi. Bycia cały rodziną, w radości, nie mieli żadnych smutków. I byście żebyście byli I żebyście byli mili, żebyście dostali stosowanie dobre Że, wstąpienia. Żeby, żebyście jak byli starsi, mieliście wszystko dobrze robić. Żebyście nie mieli żadnych uwag. Żebyście dobrze spędzili cały rok.